Radio Orzysz. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Orzysz. Z tej strony Małgorzata Osiecka, animator czasu wolnego w Centrum Młodzieżowym Polany Kultury w Orzyszu. Dzisiaj z nami w studiu młoda, zdolna, pełna pasji, 13-letnia mieszkanka Orzysza, uczestniczka zajęć Centrum Młodzieżowego Polany Kultury w Orzyszu oraz absolwentka zespołu szkolno-przedszkolnego w Orzyszu. Przed Państwem Aleksandra Wawiernia. Dzień dobry. Witaj, Olu. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą pasje i zainteresowania Oli, która zaczyna nowy etap w swoim życiu, ponieważ idzie do szkoły średniej. Ola, przed Tobą nowa szkoła, nowe otoczenie, nowi ludzie. Czy podjęłaś już decyzję, może do jakiej szkoły pójdziesz? Tak. Możesz powiedzieć nam, jakie to szkoły? A jest, Może jedna, czy więcej jakieś? Jest techniką Wełku na kierunek technik informatyk albo technik reklamy i liceum wpiszu z kierunkiem z rozszerzoną informatyką. Mhm. Mm e, a to szkoły tak przypadkowo wybrane, czy? Nie, odnośnie tych z kierunków z informatyką, to to mi się przyda na studiach, a technik reklamy to po prostu będę dalej coś tworzyć, a będę miał już pracę. Mhm. Mm Widzę, że już Ola wiesz, czego tak naprawdę w życiu chcesz. Masz y, ukierunkowane plany na przyszłość. Jest to w sumie bardzo imponujące, ponieważ mało osób w twoim wieku wie, co tak naprawdę by chciało robić w przyszłości, mając tak naprawdę 13 lat. Zdarza się. <grych> Dobrze, Olu, a powiedz nam, co robisz w czasie wolnym, czym się interesujesz? No, rysuję. Mm, gram w gry komputerowe czytam książki. Mhm. E, jakie lubisz gry? O czym one są? Jakbyś mogła. No, na opowiedzieć? przykład Genshin Impact, e, gra z otwartym światem, Honka Impact, gra akcji, Ark Nights strategia i Minecraft, czyli mm. ukochany przez wszystkich sandbox. Aha, e, Czyli gra, w której się buduje, niszczy tak, obiekty tak. generowane w świecie tej gry, tak? Tak, mm, mniej więcej. Mm -hmm. e, a jakie lubisz czytać książki? Głównie fantazy i przygodowe. Mm -hmm. E, a masz jakąś taką swoją ulubioną książkę, może o czym ona jest? Mam ulubioną serię. Jest, jest to Spirit Animal, Zwierzę Duchy po polsku. Jest to ciekawy projekt między wieloma autorami, ponieważ każdą książkę pisze inny. Inny autor, tak? Tak, dokładnie. Mhm. Um, Ola, a takie czytanie książek, tych fantastycznych, to y, co wnosi do Twojego życia? Masz coś? Mocno rozbudowało mi wyobraźnię. Mm -hmm. A w jaki sposób y, rozbudowało ci to wyobraźnię? W takie, że przypadkiem wymyśliłam własny świat. Y, świat? A mogłabyś tutaj słuchaczom więcej powiedzieć o tym swoim świecie? Nazywa się Emeria. Można to sobie najprościej wyobrazić jako taki, taki układ słoneczny, największą planetą pośrodku, tak jak kiedyś przedstawiono Ziemię, że kiedyś Ziemia była pośrodku. To jest właśnie emeria czyli... mhm. i wokół niej krąży sześć księżycy i w lekkiej odległości są mini wymiary, które też można uznać za takie księżyce. Tylko, no, że tam żyją ludzie. Mhm. E, a czy na tej planecie twojej, tej emerii, y, może masz jakieś postacie, czy jak to w ogóle... To znaczy na tej głównej planecie jest 198 postaci, a na tych, w tych mini wymiarach jest 206 Przepraszam, nie, nie 216, tylko po prostu 16. Mhm. E, czyli te główne postacie, tak? Czyli y, y, masz może jakieś... Jak one wyglądają? Może jakieś nazwy mają, czy to po prostu... No, wszystkie mają imiona. Mhm. I Ola, ty pamiętasz te wszystkie imiona tych postaci? To znaczy, tych, które stworzyłam, już mają w design, to tak, pamiętam, ale część postaci nie ma jeszcze designu, więc nie mam po czym ich pamiętać tak naprawdę. Aha. A masz jakąś ulubioną może postać? No dwie. Mm. Mogłabyś jakoś przybliżyć słuchaczom, jak one wyglądają? Jest z Bóg Czasu. Mm -hmm. Najbardziej charakterystyczną cechą jego designu jest uh, miedziana Maska w kształcie trybika, która zasłania prawą stronę jego twarzy. Oko, uh, I po tej samej stronie jego oko jest złote z zegarkiem, a drugie jest brązowe z trybikiem. Mm -hmm. Taki styl steampunk bardzo przemawia przez jego design. Mhm. To jest jedna z postaci, tak? Mhm. Druga to Orion, kryptonim Hydra. Ma takie jakby popielate włosy i turkusowe oczy, bardziej podchodzące pod zielony. Charakterystyczną cechą jego designu jest pe czarna peleryna z wysokim kołnierzem i gwiazdą na plecach. Symbolem organizacji, do której należy. Aha. Olu, a powiedz jeszcze, a skąd czerpiesz inspirację na tworzenie tych postaci? Z Pinteresta, z YouTube'a, z książek, mhm. no jest wiele miejsc. A imiona postaci to są przypadkowe, czy, czy jakoś tak też inspiracje czerpiesz? Nie, jakiś czas temu znalazłam fajny poradnik, jak tworzyć własne imiona do fantazy. Jest to tak, że ma pani kilka imion, które się pani podobają i wpisuje sobie w je taką tabelkę i łączy pierwsza część jednego imienia, druga część drugiego i tak się tworzy. Mhm. Tak jak wcześniej wspomniałaś, ta twoja główna planeta to Emeria, tak? Tak. Czy mogłabyś jeszcze słuchaczom coś więcej powiedzieć o tej planecie? Wspomniałaś też, że planeta ma sześć księżycy, tak? Tak. I to szóstka to przypadkowa liczba, jak to jest też... To znaczy, mój tok myślenia był taki. Wiele z światów fantazy ma jakieś latające wyspy i tego typu rzeczy. Tak chwilę pomyślałam takie, dobra, dajmy sześć księżycy. Mm -hmm. A te księżyce mają jakieś znaczenie? Tak. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca, kiedy ułożył się w jedną linię, jest Nowy Rok. I mm -hmm. te tutaj jest tak zwane Święto Księżyca. Wiele jest... W niektórych krajach puszczają fajerwerki, w innych lampiony. Mm -hmm. I jest wiele dekoracji z motywem księżyca w kolorach fioletowym i srebrnym. Mm -hmm. Trochę inny czas niż u nas, tak? tak? Inne miesiące, ale w sumie trochę podobnie, tak jak u nas, świętujemy obchodzenie tego Nowego Roku, tak? Tak, dokładnie. No dobrze, a Emeria to, na Emerii też jest jakiś podział czegoś, czy jak to jest? Co tak. tam w ogóle jeszcze mm. się znajduje? Tak, na głównym kontynencie jest dziewięć królestw i są jeszcze odległe lądy, jednak nie do końca mam je zarysowane. Mhm. a królestwa to mają jakieś nazwy? No, tak, ale póki co są ponazywane po pierwiastkach i to jest tylko tymczasowe. Niedługo to zmienię. Mm -hmm. e, a jakieś, nie wiem, jak już planowałaś, może myślałaś o tym, jak one się będą nazywać? Czy może to są jakieś, nie wiem, e, nazwy państw, tak jak u nas, czy...? Tak, to będą normalne nazwy państw. Mm -hmm. I co, będziesz się na jakichś państwach wzorowała może, czy...? Tak. E, Póki co cz na czterech król wzoruje cztery państwa na królestw... Chwila. <grystwa> wzoruje cztery królestwa na państwach z naszego świata. Mm -hmm. Czyli jest to Polska, Francja, Japonia i Chiny. Mm -hmm. Te kraje, na który się wzoruję. E, no dobrze, a to są jakieś twoje takie ulubione państwa, e, świata mm. czy coś? Czy to też jest mm. przypadkowe akurat? To jest przypadkowe. Mm -hmm. A pozostała, piątka, już myślałaś o tym, jak nazwiesz? Czy to jeszcze tak wszystko w trakcie? E, to to znaczy, na, na których się wzoruję, do pozostałej piątki? Nie, nie myślałam mhm. jeszcze nad tym. Tak. Dobrze. Olu, wspomniałaś jeszcze wcześniej, że lubisz rysować, tak? Tak. Co rysujesz? No głównie ten świat, postacie z tego świata i smoki. Mhm. Lubię. I czasem konie. Aha. E, I te wszystkie postacie, które, które żyją na tej twojej fantastycznej, wymyślonej emerii, Wszystkie je masz narysowane gdzieś, czy jak to wygląda mm, u ciebie? No mówiłam, jeszcze część nie ma designów, to znaczy, mm. że w ogóle ich nie rysowałam, mm -hmm. ale pracuję nad tym. Ale wyobraźni twojej są już tam, jakiś zarys mają, tak? Są tak, przez ciebie jakoś tak, tak stworzone wyobraźni. No. E, dobrze, Olu, a e, ja, w jaki sposób rysujesz? Ołówkiem albo... A czasem pokoloruję, czasem jeszcze zrobię na komputerze. Aha, jakieś takie y, grafiki też tworzysz? Tak, dokładnie. Mm -hmm. y, a może zdarzy, zdradzisz słuchaczom, gdzie zdarzyło ci się rysować? No na lekcjach, nawet w się nie oszczędził, a raz na chemii siedział ze mną w ławce dyrektora, ja jak gdyby nigdy nic rysowałam. No w poczekalni na basenie przed rozpoczęciem zajęć, no i typowe jak na przykład w domu albo na podwórku. Mm -hmm. e, czy chciałabyś jeszcze coś, może, dopowiedzieć o tej swojej emerii? Bo w sumie to jest taki e, świetny, wymyślony, e, fantastyczny, e, jakby to powiedzieć, świat przez ciebie, tak? Coś jeszcze zdradzić słuchaczom, co może tam stworzyłaś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem co jeszcze. A te, od, te odrębne lądy poza emerią to może coś odległe. Odległe lądy. Odległe. No mówiłam, nie mam ich zarysowanych, jednak mm -hmm. myślałam, już myślałam na tym, że Emeria jakby patrząc na Emerię pod względem naszego świata, to myślałam, że ten główny kontynent byłby tak jak Europa, Azja i tam Afryka, a te odległe lądy mogłyby być jak Ameryka, kiedy odkryły Kolumb. Mm -hmm. eee, a kiedy zaczęła się rysować? Nie pamiętam szczerze Aha, mówiąc tak. Czyli bardzo, bardzo dawno, tak? No tak jakby od zawsze rysuję. <grym> zawsze od to najmłodszych lubiłam. tam lat, tak? Tak, dokładnie. A ktoś z twoich przodków posiada może zdolności artystyczne, jeżeli chodzi o rysowanie, malowanie. Ja zawsze mówiłam, że to po dziadku mam, bo on też tak ładnie rysuje. Mhm. I mama mówiła, że dziadek może ma to po swojej mamie. Mhm. Olu, a powiedz jeszcze tutaj słuchaczom, jak to się stało, że trafiłaś do naszego centrum? To jest dość ciekawa historia, ponieważ po prostu poszliśmy na no, wycieczkę szkolną. Najpierw poszliśmy do pałocyku, później tam poszliśmy do centrum, do piwnicy ratusza. I ja, jak to ja, sobie rysowałam. I panie się zapytały, czy ktoś tu ma jakieś pasje. No i moja wychowawczyni mnie wypchnęła i... Pokazałam panie moje rysunki i tak się zaczęło. E, Olu, a masz jakieś marzenia może, e, w jaki sposób chcesz wykorzystać dalej może to swoją duszę artystyczną? Na pewno chcę być grafikiem komputerowym jak dorosnych. Mhm. Tam Chcę rysować na przykład postacie do gier. Ale odnośnie emery, to ja chciałabym założyć bloga na temat tego albo stronę internetową, jak się po szczęści. Mhm. Trzymam oczywiście za ciebie kciuki. Dziękuję. E, musimy też tutaj e, pochwalić trochę e, OLE słuchaczom, ponieważ dużym osiągnięciem Oli e, jest powstała Galeria Prat w naszym Centrum Młodzieżowym. E, Olu, czy możesz przybliżyć słuchaczom, co jest w tej galerii? Moje rysunki, to, to na pewno. E, a co, co przedstawiają te rysunki? Akurat te, które mamy e, w naszej galerii. Jest dużo Centrum. rysunków postaci, są rysunki broni, On też grafiki, jak na przykład Smog, Angelo, mój ukochany. <laughs> znaczy, mój ukochany Smog, mm -hmm. w którym może się zmienić formę. Mm -hmm. e, drodzy słuchacze, już od wtorku, 20 lipca, w godzinach od 13 do 16 codziennie będziecie mogli na żywo obejrzeć Galerię Prac Oli i przenieść się do tego niesamowitego, fantastycznego świata. Więc już dzisiaj serdecznie zapraszamy Was z Olą do Centrum Młodzieżowego Polany Kultury w Orzyszu, które mieści się w ratuszu na poziomie minus jeden. A ci Olu... Dziękuję bardzo, że poświęciłaś swój czas, odłożyłaś te wszystkie swoje kartki na bok, grafiki i zechciałaś podzielić się słuchaczami swoimi pasjami. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i miłego dnia życzymy. Polskie Radio Orzesz.